Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Tym razem przedstawię sposób obliczania pola powierzchni równoległoboku. W poprzedniej prezentacji podałem wzór na pole powierzchni rąbu. To połowa iloczynu przekątnych. Rąb jest równoległobokiem, ale tego wzoru nie można zastosować do równoległoboku, który nie jest rąbem. Dlatego dziś podam wzór dla równoległoboku. Jakie cechy ma równoległobok? Jego przeciwległe boki są równoległe. Ten bok jest równoległy do tego, a ten do tego. Przeciwległe boki mają też równą długość. Ten bok jest równy temu, a ten jest równy temu. Jeśli narysujemy przekątną, niech będzie przekątna AC, podzielimy równoległobok na dwa trójkąty. Udowodniono, że te trójkąty są identyczne, ale widać to też na oko. Odcinek AD jest równy BC. Odcinek DC jest równy AB. A trzecim bokiem obu trójkątów jest ta sama przekątna. Oba zawierają w sobie odcinek AC. Można więc stwierdzić, że trójkąt ADC jest przystający do trójkąta nie chcę się pomylić. Do trójkąta… Pierwszy był ADC. Zaczynał się od boku z dwiema fioletowymi kreskami. Potem był bok z jedną różową kreską. I na końcu przekątna. Więc do trójkąta CBA dwie fioletowe, jedna różowa i przekątna. CBA. Według cechy przystawania, bok, bok, bok. Wszystkie trzy boki mają równe odpowiedniki, więc trójkąty są przystające. Wynika z tego, że oba trójkąty będą miały identyczne pola. Jak więc obliczyć pole? Pole całego równoległoboku ABCD równa się pole trójkąta… Napiszę inaczej. Równa się pole trójkąta ADC plus pole trójkąta CBA. Ale trójkąt CBA ma takie same pole, jak trójkąt ADC, bo są przystające, przez cechę bok, bok, bok. Więc to się równa 2 razy pole trójkąta ADC. I sprawa jest prosta, bo umiemy już obliczyć pole trójkąta. Pole trójkąta to 1 druga razy podstawa razy wysokość. Wysokość trójkąta. Znamy podstawę tego trójkąta. To ten odcinek... Zarazem podstawa równoległoboku, aby uzyskać wysokość, spuszczamy pion z wierzchołka A. Tu jest kąt prosty. Wysokość oznacza się zwykle literą h. Zatem pole całej figury, całego równoległoboku ABCD to 2 razy 1 druga razy podstawa razy wysokość. 2 razy 1 druga to 1, więc zostaje b razy h. b to ten odcinek a więc b razy ta wysokość, podstawa razy wysokość. Jak widać, wzór jest bardzo prosty. Jeśli macie równoległobok o znanej wysokości i znanej długości jednej z podstaw bo przeciwległe boki mają tę samą długość to mnożąc podstawę przez wysokość otrzymacie jego pole. Można też wykorzystać drugi bok jako podstawę. Obrócę ten równoległobok. Będzie wyglądał tak. Obróciłem go w tę stronę. Teraz leży na tym boku. Więc tu będzie punkt, tu będzie punkt A. Nie chcę się pomylić. Tu będzie D, tu C, a tu B. Można też tak. Jedna, druga. O, przepraszam, to nie trójkąt. Pole to podstawa razy wysokość, czyli na przykład H razy dc to się równa h razy odcinek dc. Ta podstawa i ta wysokość albo można wziąć jako podstawę AD razy oznaczę tę wysokość H2. Razy H2 to była wysokość H1. A to H2. Można wziąć tę podstawę i tę wysokość. Albo tę podstawę i tę wysokość. To wysokość H2. Wszystko jedno. Jeśli macie równoległobok. Oczywiście musicie znać wysokość. Jeśli macie taki równoległobok i wiecie, że długość tego boku wynosi 5, a ta odległość jest równa 6, to pole tego równoległoboku wynosi 5 razy 6. Wysokość można poprowadzić również tutaj. Też jest równa 6. Pole tego równoległoboku jest równe 30.